Witam serdecznie. Mam na imię Tomasz i reprezentuję internetową telefonię Telecube. Nasza firma na polskim oraz zagranicznym rynku działa już od ponad 10 lat, a naszą misją jest dostarczanie klientom biznesowym najlepszych jakościowo oraz innowacyjnych usług telekomunikacyjnych. Naszym sztandarowym produktem jest wirtualna centrala telefoniczna. Nie będę Was przekonywał, dlaczego warto korzystać z usług Telecube, gdyż najlepszą rekomendacją będą opinie naszych klientów. Posłuchajcie zatem kilku z nich. Telecube to jest dobra telefonia, to jest fest, dobra telefonia. Mają fajne hoppy, mają fajne działchy, to jest fajna telefonia. Mają fajną, wirtualną centralę telefoniczną. Oj, SIP trunk sip jest dobry też. Telecube to jest fest, dobra telefonia. Korzystamy z wirtualnej centrali telefonicznej Telecube od ponad 3 lat. Obecnie najefektywniej wykorzystujemy jej liczne funkcjonalności w salonach masażu Kajtaj. Telefonia Telecube obsługuje nasze trzy salony w Gliwicach, Rybniku i Bielsku przy użyciu jednego numeru telefonicznego. Rozdziela połączenia od klientów do konkretnej lokalizacji za pomocą wirtualnej centrali. Telecube posiada prosty w obsłudze panel administracyjny, a ich dział wsparcia zawsze szybko i fachowo odpowiada na wszelkie nasze pytania i sugestie. Serdecznie polecam wirtualną centralę telefoniczną Telecube. We kindly recommend Telecube IP PBX. Rekomenduję telefonię internetową Telecube małym, średnim oraz dużym firmom. Cześć, jestem Marek, współzałożyciel jednej z największych w Polsce firm komunikacji mobilnej. Przez wiele lat miałem przyjemność korzystać z oferty Telecube, a dokładnie z usługi SIPTRANK. Obecnie w Katowicach tworzymy nową markę Welcome Home, gdzie do rozwiązań telefonicznych również podjęliśmy współpracę z Telecube, ale tym razem korzystamy z wirtualnej centrali. Telefonia Telecube oferuje zaawansowany panel klienta, które jest dość prostym narzędziem dającym możliwość samodzielnej konfiguracji działania centrali i w zasadzie jest jedynym narzędziem, które znam, w którym dość prosty sposób mogę przestawić poszczególne bloki schematu, aby zmienić zasady działania centrali. Wręcz dzieje się to na żywo. Funkcji jest tak dużo, że czasami sam nie ogarniam, ale z pomocą zawsze przychodzi zespół Telecube, z którym mam świetne relacje. Naszą historię współpracy z telefonią Telecube rozpoczęliśmy ponad 2 lata temu. To jest od momentu, kiedy przenieśliśmy do Telecube nasze numery od poprzedniego operatora. Obniżyliśmy dzięki temu koszty abonamentu i rozmów. Oprócz realizacji tradycyjnych połączeń telefonicznych, wykorzystujemy w Telecube również funkcję wirtualnego faksu. Dzięki niej dokumenty faksowe możemy wysyłać i odbierać drogą internetową przy użyciu panelu klienta. Telecube to telefonia godna polecenia dla każdego biznesu. Telefonia Telecube wykorzystujemy do realizacji połączeń w infolinii projektu wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego operator Telecube dostarcza nam usługę wirtualnej centrali telefonicznej oraz zaopatrzył nas w telefony VoIP. Używamy ich w głównej siedzibie oraz w sześciu naszych lokalnych biurach. Polecam za tym telefonie internetową oraz wirtualną centralę telefoniczną Telecube. Jesteśmy dumni z naszych klientów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, skorzystaj z bezpłatnego i niezobowiązującego okresu testowego i wypróbuj Telecube w swojej firmie. W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.